Liga wystartowała przed nami mecz juniorów młodszych sezon 2022-2023. Zespół Pomorzeni na Toruń podejmuje LKS Rogowo. Toruń 9 września, stadion ulica Szosa Chełmińska 75. Zapraszam, Mariusz Stypczyński.